Załóżmy, że stoimy na liczbie 5 i pytają nas, o ile musimy się przesunąć, żeby dotrzeć do 0. Pewnie to wiecie, ale narysujmy. Oto nasza oś liczbowa. Tu znajduje się 0, a nasza bieżąca pozycja to 5. Aby dotrzeć stąd do 0, musimy przesunąć się o 5 pozycji w lewo, a 5 pozycji w lewo oznacza, że dodajemy minus 5. Jeśli dodamy –5 do 5, dotrzemy do zera. Wrócimy stąd do zera. Na pewno to wiecie. To bardzo prosta zasada, ale nadano jej fachową nazwę. Odwracalność względem dodawania. Napiszę to prawo. Chociaż jest tak proste, że nie wiem, po co ma nazwę. Odwracalność względem dodawania. Jeśli mamy liczbę i dodamy do niej element odwrotny względem dodawania, czyli po prostu liczbę przeciwną… Jeśli dodamy do liczby liczbę przeciwną, to wrócimy do zera, ponieważ liczby te mają tę samą wartość bezwzględną, ale jedna oznacza ruch w prawo, a druga w lewo. Analogicznie, gdybyśmy mieli liczbę… Narysuję drugą oś liczbową. Gdybyśmy mieli liczbę –3, czyli gdybyśmy zaczęli 3 pozycje na lewo od zera i ktoś by zapytał, ile muszę do tego dodać, żeby wrócić do zera? Musimy przesunąć się o 3 miejsca w prawo. Po prawej są liczby dodatnie, więc oznacza to, że dodajemy 3. Jeśli dodam 3 do –3, otrzymam 0. Podsumowując, jeśli mam jakąkolwiek liczbę, na przykład 1 725 314 i pytają mnie, ile mam do niej dodać, żeby wrócić do zera, to wystarczy, że podam liczbę przeciwną, czyli przesunę się o tyle samo w lewo. Odejmę tyle samo, czyli dodam element odwrotny względem dodawania. Dodaję więc minus 1725 i wracam z powrotem na zero. Analogicznie, gdybym miał wrócić do zera z pozycji –7 to dodałbym 7, bo jestem na lewo od zera, więc muszę iść w prawo. Minus –7 dodać 7 równa się 0. To wszystko to samo. 5 dodać –5 5 dodać liczba przeciwna i 5 dodać element odwrotny względem dodawania. To wszystko inne sposoby zapisu działania 5-5. odjąć -5. A jeśli macie czegoś 5 i zabiorą wam 5… To, jak wiecie od dawna, zostanie Wam zero.